Zmalić, to, Może Piotr, Ty byś przywitał dzisiaj naszych słuchaczy. No, witam serdecznie. Środa, 15.04. No Kolejny odcinek: Zapraszamy. opowieści. Zapraszamy. Kontynuujemy pytania od pana Michała. Prawdopodobnie już teraz wyczerpiemy temat i odpowiedzi. Z zwróćmy uwagę, że te pytania one. Pana Michałowe, one są takie sprecyzowane, o tak powiedzmy, ale one się przewijały w tej masie i tych innych pytań, po prostu to jest... Zbiorczo Pan Michał niejako pytania do nas uporządkował. Ale przecież zebrał w całość. W za to szacunek że... i podziw, mm. że, że faktycznie tak potrafił swoje myśli spróbować. Da. Że to nie była jedna rzecz, która interesuje, tylko faktycznie te podejście grupowe można mm. powiedzieć do tematu. A z drugiej strony mówię, to też mi otworzyło oczy na to, że, że, że, że można mieć trochę inne spojrzenie na, na to wszystko niż my mamy, jak się z tym nie. dam ja się wydaje sprawy oczywiste, prawda? I, I, i, a mogą nie być oczywiste i, i... i dobrze nam to czasem uświadamiać. Po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Czytam pytanie więc. Podczas jednego odcinka była mowa, że czasami wydmy są tak duże, że można na kilkadziesiąt metrów odejść od brzegu, bradząc jedynie po kolana. Jak szybko takie wydmy się przemieszczają? Czy na przykład po godzinie, tam gdzie wcześniej było przejście, nagle już tego przejścia nie ma i jest głęboka woda? Co wtedy zrobić? Jak w tak ciężkim stroju dostać się na brzeg? Eee, wydmy? Może zacznijmy od terminologii, tak? To, co jest pod wodą, Wydmą się nie nazywa. Wydma, z, z kaszubska Duna, prawda, to jest sucha część plaży, która w pewnym momencie e, przechodzi w taką, taki wał, e, który dług... dla nas turystów nie z Kaszub, często <grym> dopiero się wydaje, że to jest wydma, wydma prawda? Jeszcze raz. Wydmą jest sucha część plaży, łącznie z tym wałem i tak dalej. Ale łącznie e, jest z tym płaskim. Tak. Ta mokra część plaży, po której chodzi fala raz bliżej, raz dalej, e, to jest strąd. E, terminologia też z, z Kaszubskiego, e, spopularyzowana przez Żeromskiego. Opowiadanie, bodajże o tytule, na strądzie i na lądzie, tej nazwy strąd z pewną świadomością tego, czym jest strąd. Żeromski w latach dwudziestych to opowiadanie napisał. No i w sumie to dużo tłumaczy, bo, bo strąd to jest takie nito, nie w sensie tak się niby ląd, ale też woda tam dochodzi i tak. ciężko traktować jako suger. Tak. E, no i te, te podwodne części są tak zwane głębie, a jeszcze, a jeszcze jest, czy, czy próg? No próg, no, stront, stront, ta rzecz. Tak. Czyli taki moment, gdzie, w, i ten próg może być różnych wysokości. Strąd się urywa. Strąd się urywa. urywa. I tam, I tam jest próg. próg I to, to już jest w wodzie. To jest już w wodzie. Na wokół, bo jak woda się cofa, to potem czasami... Czasami, idzie. prawda? Ale, ale to jest już pod wodą, prawda, ten próg. I przy spokojnej wodzie nawet on jest. I zaczynają się, zaczyna się głębia. Za głębią jest pierwszy ryw. To, co Pan... Nazywa wydmą, to za, zapewne chodzi to o ryfy. Prawda? Ryf, albo ryfa? Yy, yy. Czy, czy, czy, nie do ryf raczej. I, I na pewno też warto yy. zauważyć, że to nie jest refa, bo refa to jest yy, jak się składa żagiel albo mocno wieje, to żeby go skrócić, to to jest refa. Yy. To, to, to, to, tak. No. Ryfowanie. refuje żagiel. Re, refowanie żagiel. Nie, nie lefuje, lefuje, lef. tylko re, Refuje, tylko refuje prawda? Hmm. Czyli to jest ryf. Jeżeli on jest... rybacy pieszczotliwie nazywają to rewką, przez F, prawda, rewka. Natomiast w nazwach miejscowych bardzo się ciekawie pozostaje. Podejrzewam, bo musiałbym to, to, to, to sprawdzić w języku językozawczo, bo całe Kaszubskie Wybrzeże ma nazwy duńskie. E, e, korzenie duńskie e, nas e, miejscowości. No to, postranu, to ale, też po niemiecku to Tak, ale to, to, to jest.. Na Kaszuby to trafiło wcześniej, prawda? To są podejrzenia. W ostatnich latach e, e, zauważono, że nazwy nie są z, nie pochodzą z niemieckie, niemieckiego, tylko z duńskiego. Prawda? E, i prawda e, Miejscowość Rewa, prawda? Jest Takie przez Gęna, Gęna, prawda? wcześniejszego, przed czy... To nie, no wyraźnie w średniowieczu ten wpływ duńskich Wikingów, prawda? Hmm. I zapewne było i Truso tutaj, prawda? Na tym skolonizowane. I Rusocin, prawda? To były te miejsca tego zresztą. Hmm. Rusocińscy, ta rodzina, która przyznawała się zawsze, szlachecka polska rodzina, która przyznawała się do tego w swojej historii rodu, że była, że, że z ich rodziny pochodzili książęta pomorscy, wschodniego Pomorza, prawda, mm. to, to, to Rusocińscy. No, no, tak no, to... sa, sama sama nazwa, kształt nazwisko wskazuje o to, że, że to jest to rodzina duńska, Rus oznacza po Duńsku Wioślarz. Te kontakty Raleigh? były w dwie strony, bo i w Danii jest wiele miejscowości, które mogłyby wskazywać na to, że mają słowiańskie pochodzenie. Raleigh? I mówi się w jednej z legend, bądź opowieści, że jedna z córek Mieszka pierwszego, chyba zasinozębego, Haralda, została wydana, Raleigh? po tym jak już była żoną jednego z pierwszych królów Szwecji. Jak również mówi się o tym, że Wilhelm Zdobywca, jako jeden z oddziałów, miał też wojów pożyczonych od, chyba, Hrobego. To znaczy tu temat, relacje Dania-Gdańska, tak, powiedzmy. Temat rzeka. <głos> temat rzeka prawda. Gedaniści zajmują się tym w sposób bardzo mocny. I tego to badania, szczególnie ostatnich 20 lat. Wspaniałe w tym kierunku. Wiele test badawczych postawionych w różnych dziedzinach, prawda? To nie tylko językoznawcy, historycy, ale ar archeolodzy i tak dalej, i tak dalej. Jest to ar arcyciekawa sprawa. Co... co się dziwić, Wybrzeże Jedno? W momencie tak rzeczy. Tak. No. Etnicznie się to mieszało, prawda? W sposób nieprawdopodobny. Jak na wszystkich wybrzeżach. Tak, jak na wszystkich wybrzeżach. I ten. W każdym razie nazwa rewa to też jest rewka, prawda? Ta, czy, czy ryf, prawda? Ten, ta podwoda bielizna. Nie wydma pod wodą, tylko mielizna. Chodzić się da tylko przy dobrej pogodzie, czyli po tych ryfach, czyli to znowu ładna nazwa jest, prawda, rybacka na to. Nie mówi się flauta tak do końca. E, to jest takie zbyt eleganckie, prawda. E, e, w szargonie rybackim mówi się glata, prawda. czy znaczy po kaszubsku glata. E, to z niemieckiego akurat słowo pochodzi, prawda. A tego odkładkiego. E, to jest glata i... E, e, e, najwyżej martwa fala i wtedy po tych rybach da się chodzić po labiryńczy, czy można w tym zabłądzić? No jeżeli nie faluje, to tam się dno specjalnie nie zmienia, prawda? Czyli zabłądzenie jest raczej niemożliwe. W czasie falowania spacer po ryfach jest mało prawdopodobny, prawda? To znaczy po prostym refiał nieskonieczny jest konieczny niekiedy w czasie po, po, połowu brusztynu przy takiej gasnącej fali, prawda? E, e, e, to się zdarza oczywiście na depkę, prawda, mhm. e, tą, tą e, mieliznę wchodzącą w morze, to, to jest tego, zabłądzenie na tym jest niemożliwe, prawda, tego. No tak, bo na ogół to się układa powiedzmy w trzy no. refy, tak. mhm. Re, nie przepraszam, ten, refy, tylko ryf, ryf, ryfy. ryfy. Prawde? I można dojść, to powiedzmy, przy takim mocniejszym falowaniu, to za pierwszy ryf da się wyjść, mm. może, mm -hmm. zależy jak tam jest głęboko, no za trzeci to już Nie, no to nie na, na, na trzeci w falowaniu udało, udało mi się wchodzić, prawda, tak? nawet, nawet nie ty To zależy jeszcze od przypływu, prawda, czy jest głęboko, czy płytko i, i tego, na, na ile to falowanie jest mocne, no można wejść, ale... E, e, e, e, e. Ten. zwłaszcza, że największe bursztyny zawsze są za trzecim rywem. No tak, bo przed, przed te, właśnie te mielizny powodują, że bursztynu e, nie ma się dojść e, do I do Wyciągnięcie stamtąd bursztynu to, ten. No to Do tego trzeba wymasz opowiadni rybaków bursztynu uzbrojonych w łodzie prawda, zespołu i tak dalej, i tak dalej. E, e, czyli według statystyk przezwojennego, e, e, statystyk e, Ortungsamtu e, Wolnego Miasta Gda, Gdańska, który notował ilości złowionego bursztynu e, na podstawie ówczesnego skupu, prawda, bursztynu, e, czyli do przebrna od Westerplatte. Tego bursztynu skupowano przed wojną w wolnym jesie Gdańsku około 30 ton rocznie. Łowionego bursztynu, prawda? Średniorocznie. Natomiast za granicą wolnego miasta Gdańska, za granicą wolnego miasta Gdańska E, na terenie Niemiec e, istniały, e, zwłaszcza we wsi, dziady. E, dwie maszoperie rybaków bursztynu e, i e, na całej wieży Cisinę Pilawską łowiono około 50 ton bursztynu, tam, po tej stronie niemieckiej, prawda? E, te średnio rocznie, czyli razem na całym bursztynowym wybrzeżu metodami, gdzie było te kilka tych marszoper rybaków bursztynu łowiono około 80 ton bursztynu. Czyli dzisiaj te 14 ton bursztynu na bursztynowym wybrzeżu i dwie na całym polskim wybrzeżu wydają się dość śmieszną. No, ale to nie dzisiaj... dlatego, że bursztynu ubyło. Tylko nie można łowić złodzi. Tylko nie można łowić z, łodzie, tak? tylko nie można łowić z łodzi i zresztą nie ma ochoty do pracy zespołowej. Przy połowie. No. A czy przy połowie ryb tak na no, moment do tematu zdarza się jeszcze, że, że ta praca zespołowa taka jak była no Nie, No to, to tak jednej załogi jednego kutra tylko hmm. i wyłącznie, prawda? No no jeszcze jak kiedyś były te spółdzielnie rybackie, to, to dochodziło do jakichś takich, na przykład e, zniknęło na zalewie, łowienie podlodowe, e, wraz ze zniknięciem spółdzielni rybackich, e, bo do tego też poszła zespołu. No tak. Czyli załoga jednej łodzi i tak dalej jest to często za mało, prawda? To, to, on odbyła się, no to, yy, yy. No to zjawisko jest głębsze, prawda? No tak, Do jest w tym momencie planu. się akurat yy... to zaguniać, jak tutaj mieliśmy odpowiadać na pytania. <grym> tak, tak. Więc, yy, więc co, czy tutaj się da zabłądzić w takich ryfach? Nie da się, no, nie, nie, no, nie, nie, no, nie tego, no, inaczej to co w poprzednim odcinku mówiliśmy o zawrotach głowy w czasie silnego, no to, jest tego, to, to, to, to jest gorsze, prawda? Natomiast tutaj jest tak, że i tak się po tych błądzi wtedy, kiedy jest glata, czyli kiedy nie faluje morze, czyli, czyli nie, jest nie góry, są to... miejsca, na przykład w okolicach Przebrna, prawda, jest taki, powstaje bardzo często w stronę kątów rybackich, powstaje taki labirynt, a drugie przy brzuskach, to jest brzuszek, to jest, które nie, 14, 11, 12, nie, nie, nie, bliżej chyba no. tu, bl, bl, bl, bl, 20... Ale nie w tą stronę, 20 Niech. tam, 20 to, któreś, prawda. Pożyw. I y, y, tam też takie labirynty powstają, y, ryfów, prawda, tam takie, jak gdyby ostrogi półwyspy wychodzą pod wodą w morze i prawda, i tam się wiele tych ryfów tworzy. Ja kiedyś w przebranie udało mi się odejść na 300 metrów od brzegu, tak, tak, Takim labiryntem, prawda? I. E, e, Miałem to obawy, że zabłądzę, że nie wrócę, prawda? Bo już byłem tak daleko od brzegu, że, że, że, że tego. Ale nawet jakbym się wykąpał wtedy i musiał wejść w jakąś głębszą wodę, prawda? Przejść przez jakąś taką głębinę, nic by się nie stało, prawda? No, tak. Nie są to warunki do tego, żeby się utopić. Tak tak, prostu, tak? Tak. No, tak, tak, długo jak nie faluje. No więc to, no, to chyba z terminologii no to jeszcze możemy tylko dodać i powtórzyć depkę, czyli to co przecina Ryf. ryfy i wychodzi w morze co jakiś czas. Znaczy są jeszcze te wszystkie Ostrogi chroniące, zbudowane przez człowieka, prawda? Ten. One są charakterystyczne, będą dla tego wybrzeża, bo to jest konieczne. Po budowie przekopu plaże zapewne, te dzikie plaże, będą tak intensywnie niszczone, że wzmocnienie jakimiś ostrogami linii brzegowej będzie konieczne to co mówiliśmy w jakichś innych sytuacjach, że ostatnie dzikie plaże Europy w zasadzie giną. Prawda? I będzie to jak na Pomorzu Zachodnim, co znasz doskonale, prawda, nabite słupkami nawet na terenie słowińskiego parku narodowego, prawda. E, nabite e, e, s, e, słupkami plaże, prawda? E, Ale tam e, jeszcze są takie, jest, jest jeszcze sporo takich fragmentów, e, gdzie, e, e, gdzie to wybrzeże zachowało e, swoją e, dzik. Tak. E, na, natomiast no, większość działalności człowieka wybrzeża została e, tych, tych plaż zniszczona prawda? W, w tej naturalnej formie. E, Urząd Morski ma zadanie chronić pasa technicznego, bo to co się nazywamy e, romantycznie dunami, strądem e, i tak dalej. E, od słupka, prawda, na, na wydmie, e, w lesie już często, prawda, aż po trzeci, trzeci ryw. E, to wszystko nazywa się w terminologii, e, w terminologii Urzędu Morskiego i co jest własnością, jak gdyby Urzędu Morskiego, prawda? Urzędową własnością Urzędu, nie jest własnością, nadzorem Urzędu Morskiego objęte, prawda? To jest pas techniczny. I, i, i, i je, je, jeżeli oficjalnie, to byłby głowimy włócznym w pasie technicznym, prawda? To, cokolwiek on byłby na myśli, prawda? W pasie technicznym i tyle, prawda? E, e, hmm. Nie ma to nic wspólnego z romantyzmem, prawda? I, i, tego. Natomiast, e, ktoś powiedział, przeciwieństwem romantyzmu jest e, e, e, sem, e, sentymentalizm. I nazwa pastek jest niezwykle sentymentalna. S to, to, to, to, to, to. No co? To co? To, to, to? Jak rozumiem, wyczerpaliśmy odpowiedź w miarę na to pytanie. To chyba tak. w ciężkim stroju dostać się na brzeg, no wtedy jest łatwo, bo jak nie faluje, to, to jest łatwo, nawet jak się coś No to zostało ostatnie pytanie, proszę Pana. Yy, czy na polskim wybrzeżu są nagłe spadki lub dziury terenu? To znaczy jesteśmy po kolana w wodzie, robimy krok i nagle wpadamy po głowę do wody. Troszeczkę już o tym wspominaliśmy wtedy, wcześniej. To jeszcze raz, prawda? Tak, są takie indywidualne zwłaszcza przy tych, jak już o tym zachodnim Wybrzeżu zaczęliśmy mówić i przy tych konstrukcjach zbudowanych przez człowieka, tam się to dzieje. Tam są takie doły, przy tych tego, że tam krok do przodu i człowiek jest w tym, gdzie w czasie falowania, i możliwość, że fala przygniecie nas do tych e, konstrukcji, e, w tym potwornie niebezpieczne. Tak. Prawda? Nie nie przy nie dużych by... A właśnie tam jest bursztyn. Nie jest często, się dobrze się. No, no, no, nie ten, jest Często przy tych nabitych palach w morze, ostrogach, e, e, ten bursztyn występuje oficie. Mhm. No, taka jest plaża w Jarosławcu, która też jest uważany za jedną z takich. Mm. Yy, najlepszych miejsc do połowy yy, Najlepszych miejsc do bursztynu na powiedzmy środkowym wybrzeżu. Tak? Tam, to już jest w zachodnio-pomorskim mm -hmm. teoretycznie, ale to jest um, dosyć blisko stąd. Mm -hmm. yy, yy, tam plaża jest także, jest właśnie podzielona falochronami, tymi, tymi palami nabitymi mm -hmm. I jeszcze są te takie trójkątne zawsze zapominam jak oni się. Jak to się nazywa? Gwiazdobloki. O, Gwiazdobloki. Gwiazdobloki. Jedna ze znajomych mówi na to żołnierze, bo ja się nie wiem dlaczego kojarzę z jakimiś takimi postaciami z książek Lema. I to też jest niebezpieczne. Faktem jest, że dostać się często jest tak, że z tych gwiazdobloków które są najdalej wysunięte, no to właśnie masz szansę dostać się tak jakby już za tą trzecią rójkę, czyli mm. tam gdzie jest ta największa plama. Mm. Tylko, że to jest super niebezpieczne, noga ciąstnie, za chwilę może być połamana, wiesz, boki mm. fala przewróci. Nie, nie, jako początkujący na pewno mnie nie, nie ładowałbym się od razu w takiej sytuacje, bo no. obserwował sobie na spokojnie. Mm. Przede wszystkim obserwować tam miejscowych tych mieszkańców, bo w, w tych warunkach. E, łowią dni na darmo, tam są te metody e, jako nurkowania za brusztynem, bo e, taki klasyczny połów jest po prostu często e, niemożliwy, utrudniony, e, prawda. E, I e, stąd e, łowi się tam brusztyn nieco inaczej, prawda, niż w sposób klasyczny. No. Na pewno też są takie miejsca właśnie w okolicach chustki, gdzie jest wybrzeże klifowe eee, i w ogóle nie ma piasku w wodzie, tylko są kamienie, kamieni, kamule i kamloty. I wpakowanie się w coś takiego w falowaniu, to no, skręcona kostka na pewno, eee, eee, eee, być może z jeszcze większymi problemami. Podobnie jest w Warłowie. Eee, przy Kępie redłowskiej, prawda? E, I przy Kępie Oksyjskiej. E, tam są kamienie. I e, e, e, te miejsca są niebezpieczne. E, ja te miejsca, e, okolice Babyldołów i tak dalej, znam od dziecka. E, tam, łowiąc o konie, <tryk> tego pływałem po tamtych wodach na dęce z traktora, prawda? Żeby osiągnąć torpedownię, gdzie by, by, były okonie i tam te wody znam doskonale, zaraz... Bo takie namacalnie tą wodę znam, bo poruszałem się na, jak po, po tych wodach prymitywnych urządzeniach. Tak kamieniste, potwornie, dno usione głazami, prawda? ogromną ilością cały las leżący, cała dąbrowa leżąca dzisiaj czarnego dębu, prawda, która od Siedniowietsza wydobywana, to złożenie nieweksploatowane do dzisiaj, prawda? W, w, w, tych, w tych wszystkich ich, tego jest również bursztyn prawda? I tam łowienie nie bursztyn, tam się wybieramy jutro, prawda? Zobaczymy, prawda? Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że, że tam są te niebezpieczeństwa z tego, tam faktycznie można w jakąś dziurę wpaść między kamienie i tak dalej i tak dalej. Dalej, wszystkie ujścia rzek, nie tylko potężnych rzek takich jak Wisła, ale mniejszych, są usiane wszelkimi dziurami, prawda? E, niespodziankami. Niespodziankami można się wkładować nie tylko w bezdenne kurzawki w takich miejscach, ale po prostu w dziury. E, czyli jeszcze raz początkujący e, e, poławiacze bursztynu e, Później rybacy. Prawda? Bo to jest bo... Żeby się nazywać rybakiem bursztynu, no, trzeba mieć pełną umiejętność tych żeby... żeby tam coś tam ulepszało. No y, czy... Tak. Ee, wymyślamy tą nomenklaturę troszeczkę taką, tu gradację tego. No, może, czy ja wymyślam? Niech tak będzie. Ktoś musi to zrobić, prawda? To... Proszę nie próbować. Tak. Raczej obserwować, kaszorkiem popróbować, co to jest, prawda? Najlepiej przyjść w dzień i namacać tą plażę, póki ją widać, bo to jest zupełnie no. co innego, tak. jak mamy obcykaną za dnia. Uczyć się morza, co używamy z Wojtkiem, tak. prawda, ten, takiej terminologii. Jeżeli chcesz łowić, bursztyn, ucz się morza. Jak nauczysz się morza, to za Pan Brat z morzem nie można być nigdy, prawda? Ale można ten żywioł nieco oswoić, prawda? I jego dno, bo tu jest pytanie, również można oswoić. Można. Prawda? I może też jest Ci w stanie, jak już się znasz, hmm. samo wiele powiedzieć. Tak, po prostu. Także polecamy zaczynać w ten sposób. Hmm. Super, dziewięć pytań bardzo konkretnych. Jeszcze raz dziękujemy. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy wszystkie wątpliwości. A jeśli nie, to oczywiście w komentarzach, bądź w mailu, bądź w jakikolwiek inny sposób piszcie. Lajkujcie, subskrybujcie. I spodziewajcie się... Ja to... bardzo lubię na maila otrzymywać wiadomości. Tak, I to było bardzo miłe zaskoczenie, wiesz, konkretnie Jest informacje. to ten takie... Ten, no gdzieś przyzwyczailiśmy się do innych form, prawda, korespondencji. Ale one są bardzo króciutkie. Mail... Często wysyłany z urządzenia większego niż telefon, bo tak powiedzmy, prawda. E, e, się może się nad klawiszem pochylić. Pochyli się nad klawiszem, coś napisać, pomyśleć, prawda. E, tego... E, jest, jest to fa fajna forma, prawda. I e, e, maile znajdziecie na naszych, na wszystkich. Tak, tak. <śmiech> Linki, kontakty do nas w opisie filmu jak wszystkich poprzednich. No i tak jak mówię, jakaś łapka, komentarz, jeżeli macie ochotę, Jeszcze jedno, prawda? Zapraszam. Z racji wydarzeń natury zdrowotnej, tak powiedzmy, które się zjawiły i pewnych przetasowań. Zapraszam zimą do siebie. Ja. Mogę Pomóc, prawda, Dokładnie. w tych wszystkich sprawach. To znaczy, żebyście mnie Państwo źle nie zrozumieli na wspólne połowy bursztynu, prawda. No. Y y no u mnie w domu, w galerii, prawda, trudno by było, żeby kogoś nocował, prawda. I Ale na chyba... więcej w praktyce e... można spokojnie się od Piotra ja, wiele nauczyć. E, nauczyć. możemy się umówić, prawda. Ja robię to zawodowo jako przewodnik, prawda, przy, no. przy te, e, z racji tych wszystkich e, e, zagrożeń, o tak powiedzmy, związanych z tymi przepisów, które e, wywołują pewną panikę wśród poruszających się gdziekolwiek. Mam wolne terminy zimowe, prawda? I no, w styczniu, lutym możemy się spotkać, prawda? Na marzec też wchodzi w grę, prawda? I to bardzo fajny okres, kiedy możemy się spotkać. Są te wolne terminy. Y, y, które y, można tu y, wspólnemu pożytkowi wykorzystać, y, y, optymistycznie podchodząc y, do, y, do tego, jeżeli y, nawet sanitarne y, przepisy y, y, y, nakazują y, y, zachować dystans czy noszenie maseczki, czy, czy, czy, czy, czy tego. Te, te zasady mogą być w czasie połowy Bursztynu spokojnie przestrzegane, prawda? I e, nie widzę tu... E, Jak będzie, tego nikt nie wie, to tak spokojnie, Natomiast myślę, że spokojnie... W momencie, kiedy to nagrywamy, bo emisja będzie później, prawda? No, no, to, to, to, to dla nas też wiele rzeczy stoi dzisiaj pod znakiem zapytania. Natomiast myślę, że spokojnie możemy zakończyć takim pożegnaniem abyśmy wszyscy na tej plaży się mogli spotkać, spotkać. spotkajmy się na plaży no, dokładnie, do zobaczenia do zobaczenia